Dzisiaj porozmawiamy o stylach uczenia się. Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób się uczysz? To znaczy, czy łatwiej informacje zapisujesz się w Twojej pamięci poprzez czytanie, słuchanie, a może poprzez jakiś ruch? Jeśli masz intuicyjny, wybrany sposób uczenia się, niestety muszę Cię zmartwić. Coś takiego jak style uczenia się niestety nie istnieją. Oczywiście dawno temu, w 1921 roku powstał pewien model, który właśnie dzieli sposoby uczenia się na kinestetyków, wzrokowców i słuchowców. Ale tak naprawdę dzisiaj wiemy już o wiele więcej o budowie naszego mózgu i każda informacja zapisywana jest w zupełnie innym obszarze. Dlatego najlepiej, jeśli uczymy się w różny sposób, różnicując tak naprawdę strategie i kanały, przez które docierają do nas informacje, a nie stawiamy tylko na jeden wybrany zmysł. Jeśli mówimy o stylach uczenia się, to tak naprawdę przede wszystkim musimy przyjrzeć się temu, w jaki sposób faktycznie nasz mózg te informacje zapamiętuje. Wyobraź sobie, że nasza pamięć jest ogromnym magazynem, w którym zapisane są różne wiadomości. Niestety te wiadomości nie są zapisane w sposób merytorycznie do siebie pasujący. One tak naprawdę są zamieszczone i przechowywane zgodnie z tym, jaki kanał tak naprawdę został wykorzystany przy ich zapamiętywaniu. Czyli jeśli jakieś informacje przeczytaliście, to te bodźce czy ślady pamięciowe zapisywane są np. w płacie potylicznym. Natomiast jeśli jakieś informacje usłyszeliście i zapamiętaliście, znajdują się one w płacie skroniowym. Przy okazji, jeśli wykorzystujemy tak naprawdę kilka różnych kanałów zapisując informacje w naszej pamięci, mamy o wiele większą gwarancję tego, że później będzie nam łatwiej je odnaleźć. Dlatego bardzo często pojawi się trudność, kiedy uczycie się z książek. Na przykład Waszym głównym sposobem nauki jest czytanie i podkreślanie różnych informacji. Kiedy przychodzi moment sprawdzenia Waszej wiedzy, to rzadziej pamiętamy treść, którą mieliśmy zapamiętać, a pamiętamy na przykład stronę, układ tej strony, czy nawet zdjęcie, które pojawiło się przy tej określonej treści. Nie oznacza to jednak, że Waszym stylem jest wzrokowiec. Oznacza to tylko tyle, że o wiele łatwiej zapamiętać nam pewne obrazy i formaty, aniżeli konkretne treści. Więc żeby faktycznie taką informację zapamiętać i przywołać ją w odpowiednim momencie, oprócz samego czytania, oczywiście, które również jest istotne, powinniśmy te informacje w jakikolwiek sposób przetworzyć. Na przykład przeczytać je na głos, na przykład przygotować sobie do nich pytania, i udzielić samodzielnej odpowiedzi. Możecie też oczywiście wykorzystać do tego mapy myśli lub inne techniki pamięciowe, o których będziemy rozmawiać z pewnością w kolejnym odcinku. Pamiętajcie również, że wasza pamięć dzieli się na, dwa podstawowe, na dwie podstawowe części. Pamięć krótkotrwałą, tak zwaną pamięć operacyjną oraz pamięć długotrwałą. W pamięci krótkotrwałej, czyli tej pamięci, którą czasami nazywamy na tu i teraz, przetwarzane są bodźce, które w tej chwili do Ciebie docierają. Czyli między innymi to, że oglądasz ten film i słuchasz oraz wszystkie inne bodźce, które docierają do Ciebie w tym momencie. Natomiast pamięć operacyjna jest bardzo ograniczona. Zmieści się w niej około 7 informacji. Będziemy pewnie jeszcze o tym rozmawiać w kolejnym naszym odcinku. Tylko część tych informacji tak naprawdę dotrze do pamięci długotrwałej. Które to są informacje? Przede wszystkim te, które zwrócą Twoją uwagę. Dlatego też oprócz samego procesu uczenia się, oprócz wybrania strategii kanału, ważne jest to, żebyś skoncentrował swoją uwagę. Ale jest pewien problem. Nasza uwaga jest w stanie skupić się na około 20 minut. Więc jeśli uczysz się intensywnie, obecnie do jakiegoś ważnego egzaminu, pamiętaj również o tym, żeby przygotować sobie zaplanowane, bardzo krótkie przerwy nasza uwaga faktycznie jest taką czynnością wymagającą dużej energii. Więc mówiąc trochę kolokwialnie, nasz mózg nie zawsze lubi się przemęczać. Dlatego nie zawsze skupienie uwagi jest łatwe np. Na, na lekcji czy podczas wykładu. Taki proces koncentracji wymaga naprawdę skupienia i świadomej pracy naszego mózgu. Dlatego bardzo często podczas czytania nasze myśli odpływają i za chwilę łapiemy się na tym, że nie pamiętamy tego, co czytaliśmy przed chwilą. Będziemy jeszcze oczywiście mówić o tym, w jaki sposób skoncentrować się i przywołać swoją uwagę, tak aby więcej informacji zapisało się w naszej pamięci długotrwałej. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.